Welcome to OpenTX. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj porcja adrenaliny dostarczona przez nas gula. Jest to mój pierwszy kład pięciocalowy, jestem mega z niego zadowolony i szczęśliwy, że mogę latać FPV. Po przygodach z CineUPM, z MegaBi stwierdziłem, że czas na pięciocalówkę. I zamówiłem właściwie dwie. Pierwsza to jest wersja analogowa, którą mam już od pewnego czasu. Czekałem na akumulatory, czekałem e, też na osprzęt do mojego radia i czekałem na anteny. Wszystko mam i latam średnio 6 do 9 pakietów dziennie. Oczywiście te loty, jak widzicie, one jeszcze wymagają sporo treningów. Ale na tym to polega, że człowiek się powoli, spokojnie, doskonali. To co mi się podoba w FPV to przede wszystkim jest ta energia i te ciągłe zmiany, jednak latając dużo z dronami z gimbalem nie czuję się tego. A tutaj mamy pełen spontan i to naprawdę wygląda rewelacyjnie, jeżeli oczywiście może przy odbiorze nie wygląda to tak dobrze jak podczas pilotażu ale naprawdę dobrze się lata i 5 calówka. jestem z nim mega zadowolony. Przede wszystkim kład nie jest tak podatny na wiatr jak Cineo, do tego jest bardzo zawrotny i dynamiczny. Ja latam na pakietach 4S, jest to klasyczna wersja na NASG, latam z kamerką Hero 7, w tej chwili white. co ciekawe. Black miałem, ale już nie mam. I staram się latać, też na Taranisie oczywiście latam i na FRSK, Sky. Zasięgi mniej więcej 200-250 metrów. Także codzienne ćwiczenia staram się latać około 7 rano wcześniej i też przed zachodem słońca, jeżeli takie możliwości tylko ma. Postaram się ten okres jesienny cały wykorzystać na treningi FPV. Jak tylko będę w stanie i technicznie będzie wszystko grało z tym sprzętem, to damy radę. Pakietów mam w tej chwili około siedmiu, także jestem w stanie trochę polatać. Nie wszystkie oczywiście są w pełni sprawne. No i też popracuję trochę nad, nad pilotażem, bo widać, że jednak są spore jeszcze. Jest sporo do zrobienia, ale tak czy inaczej, adrenalina i, i te hormony to jest to. No i teraz druga część, jako bonus, pokażę Wam jak wygląda porównanie ujęć z Insta360X, to jest z lewej strony i z prawej z Mavic r 2, podczas śledzenia testy były robione w lesie pomiędzy drzewami. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego, pozdrowienia do następnego odcinka. Cześć!